roku ulicy Świętego Filipa i Długiej w Krakowie Sfilmowany 30 kwietnia 2014 roku Dzień przed długim weekendem majowym Idąc w tamtym kierunku Dotrzesz do hotelu Jarden, w którym Mamy nocleg Tam dalej na Świętego Filipa jest Parking a idziemy prawdopodobnie ulicą Długą w kierunku Rynku.